Ujcie w dupę już więcej zabierz, bo nasze krzywy dzierżać. Nie, nie potrzebujemy Cię w waszym składzie. Nie potrzebujemy Cię w waszym składzie. nie potrzebujemy Cię w waszym składzie. Ty cholu krzywy, wywiadaj, ty kurwo, wejdź się grać. A ty na nie, trzymaj się na rynku, czas się.